Witam Państwa radnych serdecznie, Pana Mecenasa. Wszystkich prosiłem o łączenie kamer uczestników. O, witam Panie Burmistrz. No też... widzę, że, że zbierało się kworum. Witam Państwa serdecznie w dniu 29 kwietnia 2021 roku. Mhm. na 38. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, w celu otworzenia sesji proszę o potwierdzenie kworum i o włączenie kamer. Tak. Pan Radosław jeszcze.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 sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary, w punkcie czwartym informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach, w punkcie piątym informacje przedstawiciela Gminy Kowary w Związku Gmin karkonowskich w punkcie szóstym pytania, interpelacje, w punkcie siódmym rozpatrzenie projektu uchwały w podpunkcie A zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Kowary na lata 2021-2024, w punkcie ósmym sprawy różne, w punkcie dziewiątym zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie.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 Sesja tele, że następnym razem będzie nam możliwość spotkania się była pisana, do czego myślę, że ja i Państwo tęsknicie, no ale zobaczymy, jaki będzie stan epidemiczny. Szanowni Państwo, rozliczenie pracy między sesjami zostało Państwu w formie pisemnej dostarczone przez Biuro Rady i ja chciałabym zwrócić uwagę na kilka elementów z tego sprawozdania. Pierwsza sprawa, sprawa moim zdaniem niesamowitej wycinki drzew, która jest robiona na Wojkowie wokół Gruszkowa bardzo za szpitalem y COVID, za wysoką łąką dokładnie mam bardzo liczne interwencje, tak od Państwa tu z Adamem, dość długo Panem Adamem na ten temat rozmawialiśmy, jak i od poszczególnych mieszkańców i na portalach społecznościowych pokazywane są niesamowitej ilości wyciętych drzew. Wystąpiłam kilka tygodni temu do lasów o, i do nadleśnictwa o informacje, dlaczego tak się dzieje i dlaczego taka intensywna wycinka jest, która od kilkudziesięciu lat nie była aż tak mocno prowadzona. Uzyskałam odpowiedź, która jest dla mnie zupełnie niesatysfakcjonująca, ale pozwoliłam sobie ją Państwu przesłać. Nie wiem, czy już mieliście okazję zapoznać się z nią. Ona dzisiaj dopiero wpłynęła. Nadleśnictwo twierdzi, że wykonuje plan, który ma do wykonania, no i, i na tym się to tak naprawdę kończy. Myślę, że poproszę tutaj komisję tematyczną, żebyśmy zrobili takie indywidualne spotkanie z Nadleśnictwem i żebyśmy porozmawiali na ten temat, bo przeraża mnie ta wycinka, no już za naszego życia na pewno te drzewa nowo posadzone, nie, będą, nie będziemy mogli ich oglądać, a wycinka jest dość mocno robiona, także to jest informacja tak dla mieszkańców, jak i dla Państwa. Pozwoliłam sobie, żeby to pismo, odpowiedź na Gleśnictwa również zamieścić na stronie www. naszej miejskiej, żeby mieszkańcy wiedzieli że my się też z tym nie zgadzamy, niemniej jednak no, nie mamy na to niestety wpływu myśmy przy tworzeniu planu bardzo mocno krytykowali, no ale i tak został uchwalony dlatego, że my nie mamy tutaj słowa decydującego. Szanowni Państwo od 1 kwietnia 2020 roku, 2021 roku mamy spis powszechny. Do dnia jutrzejszego, urodzin zresztą Pana Krzysztofa Łubińskiego, do jutra jest taki samo spis bez udziału w rachmistrzów. Od 1 maja już zaczyna się z udziałem rachmistrzów. W związku z tym e, zapraszam wszystkich państwa, tutaj radnych, pracowników, e, ale wszystkich do dokonania takiego samospisu. Ja e, taki spis robiłam osobiście w pierwszych dniach kwietnia, zajmuje to około pół godziny e, czasu. E, Trzeba mieć dowody osobiste. Mówię to dlatego, że jest przekaz na żywo i też oglądają nas, nas mieszkańcy. Jest to mój apel do mieszkańców, żeby jednak dokonać tego samospisu. Okazuje to i bardzo proszę, żeby ci, którzy nas słuchają, mieli też na uwadze, że żaden z rachmistrzy, żaden z nie prosi o jakieś tajne rzeczy. Do, do jutra żaden rachmistrz nigdzie do nikogo nie dzwonił. Wiem, że seniorzy mówią, że ktoś, ktoś dzwonił do niej. Nie ma takiej opcji. My ani żaden z naszych rachmistrzów nie dzwonił, bo dopiero spis rachmistrzowy zaczyna się od 1 maja. Także zapraszam wszystkich, którzy się nie spisali do samospisu lub później oczywiście do kontaktu z rachmistrzem spisowym po to, żebyśmy zobaczyli i policzyli się ile nas jest. Również do Państwa, ale i do mieszkańców apel. Do jutra, czyli do 30 kwietnia jest y, możliwość zagłosowania na budżet obywatelski. Jest 15, było zgłoszonych 15 wniosków, 11 zostało zatwierdzonych i bardzo proszę, jeżeli Państwo tego nie zrobiliście, to żeby zagłosować na budżet obywatelski. Są naprawdę fajne propozycje, są ciekawe te propozycje, propozycje o charakterze inwestycyjnym, miękkie propozycje nie są realizowane w budżecie obywatelskim i naprawdę od tak zwanych zielonych płuc dla ulicy Górniczej, poprzez witacze czy miejsca wypoczynkowe w Krzaczynie, poprzez boiska sportowe na Wojkowie, bo tam jest kilka takich sportowych, jak gdyby takich rekreacyjnych wniosków, o projekt lampy na Jeleniogórskiej. No mnóstwo fajnych, ciekawych propozycji, jest też chodnik na Sienkiewicza do przedszkola, no fajne rzeczy są naprawdę zgłoszone i dobrze by było, żeby mieszkańcy się wypowiedzieli, zachęcam wszystkich Państwa, może jutro będziecie mieli chwilę czasu, żeby podejść do urzędu i po prostu zagłosować, naprawdę głosowanie jest proste, jest to kartka papieru, gdzie są wypisane te wszystkie zadania, i przy jednym zadaniu należy postawić znaczek X, jako znaczek, który mówi, że chcemy, to, żeby to zadanie zostało zrealizowane. Oczywiście kilka zadań jest takich, które będą na pewno z automatu realizowane, bo są pojedyncze w danym okręgu. No ale o tym i o wynikach poinformuje nas Komisja w pierwszych dniach maja. Od... W rozpoczęliśmy akcję na rzecz ZSO i szkoły branżowej. Wszystkich Państwa zachęcam do takiego udziału, do promowania, do powielania informacji, które są publikowane na temat ZSO, czyli naszego liceum i naszej szkoły branżowej. Odwiedziłam dwa zakłady pracy, to jest Eurotrans i Lacfam. Jeszcze w, tym, w następnym tygodniu będę w Kępie. E, to są takie e, e, główne zakłady pracy, gdzie nasza młodzież ze szkoły branżowej bierze udział w praktykach, ale naprawdę. Jak Państwo oglądacie te filmy, gdzie młodzież się wypowiada, są po pierwsze zachwyceni warunkami, które są stworzone w tych zakładach pracy, podejściem właścicieli zakładów pracy do nich, ale również są bardzo zadowoleni z naszych nauczycieli, którzy w ZSO uczą. Porównanie było chyba w ostatnim nawet filmie, jak porównywali naszych nauczycieli do nauczycieli, których tam gdzieś mają w przypadku tego miesięcznego kursu, są naprawdę bardzo zadowoleni i ja pr proszę, i jeżeli tylko Państwo widzicie e, tę e, informację ze Slow City e, z akcji Karkonosze, to z Arki Karkonosze, to żebyście udostępniali to, żeby jak największa ilość rodziców dowiedziała się o tym, że ich dzieci dostają po pierwsze dużo większe pieniądze niż wynika to z rozporządzenia ministra, bo, bo dokładają do tego nasze zakłady pracy. Po drugie, że naprawdę dzieciaki są bardzo zadowolone i praktycznie, jeżeli ktoś jest dobry, to ma pracę po zakończeniu szkoły. Zresztą jutro o godzinie 11 będzie takie oficjalne zakończenie na boisku w lemie kolejnego roku z pełnym reżimem sanitarnym, ale zrobimy takie po zakończenie roku szkolnego bo naprawdę trzeba być dumnych z tych młodych, niektórych tych młodych ludzi. Oczywiście są tacy, którzy nie przykładają się do, do pracy i do nauki, ale duża część jest naprawdę fantastyczna i, i pracodawcy są z tego zadowoleni. Dlatego bardzo proszę, apeluję do, i do mieszkańców, i do radnych, i do urzędników, żeby powielać te informacje, pokazywać to rodzicom, bo tak naprawdę te rodzice decydują, gdzie ten, to ich gdzie Trafi. Niestety rok temu nie udało nam się uruchomić szkoły klasy pierwszej licealnej. Może w tym roku się uda uruchomić. Szanowni Państwo, po rozmowie z panią dyrektor Ciszek, jak podsumowaliśmy ubiegły rok, wtedy gdy nie utworzyliśmy pierwszej klasy, okazało się, że gdybyśmy czekali, decyzją do miesiąca października moglibyśmy klasę utworzyć dlatego, że rodzice nie zawsze widzą problem z dojazdem dziecka do szkoły dopiero jak ono zaczyna dojeżdżać, zaczynają się problemy, dopiero wtedy zdają sobie sprawę, że faktycznie jeżeli ktoś się chce uczyć to się będzie uczył i tu na miejscu i naprawdę zdobędzie i zawód i może skończyć liceum i może zdać fajnie maturę i później pójść oczywiście na studia. Także proszę, apeluję również do Państwa w tym temacie. Również informuję Państwa, że kilka tygodni temu podjęliśmy działania związane z uruchomieniem Miejskiego Punktu Szczepień. Punkt przeszedł pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Zdrowia, może być stworzony w klubie seniora, czy on będzie czynny raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, trudno mi jest jeszcze w tej chwili powiedzieć, ale razem ze szpitalem powiatowym, szpitalem EMC, Rozpoczęliśmy działania, wszystko jest przygotowane, czekamy na szczepionki, jest kadra, jest miejsce przygotowane. No i chciałabym, żeby jak największa ilość mieszkańców mogła się zaszczepić, żeby nie miała problemu z dojazdem, chociaż bardzo aktywnie Karpacz pracuje, widzę, że stara kamienica Wojcieszów, ale. Wolałabym, żeby mieszkańcy, którzy się chcą zaszczepić, mieli tą możliwość przede wszystkim w Kowarach. Faktem jest, że i Cytomet, i przychodnia na dole MC bardzo aktywnie działa jak tylko ma wolne szczepionki, to od razu nas zawiadamia. My też wiemy, kto od nas by chciał takie to, tą szczepionkę przyjąć, ale ten taki gminny czy miejski punkt szczepień też by był dobrym rozwiązaniem, żeby jak największą liczbę osób wyszczepić. Na razie nie dostaliśmy od Pana Wojewody sygnału, że możemy ten punkt uruchomić, no bo nie mamy szczepionek, ale jak tylko będzie to na pewno to Kolejny temat, który chciałam po Państwu przedstawić, to jest temat parkingów. W związku z bardzo mocno narastającą ilością chorych na terenie miasta, dotknęło to niestety bardzo mocno również urząd, bo przez pewien czas wydział rozwoju miasta był praktycznie zdekompletowany. W wydziale jedna osoba była, bo Reszta pracowników była po, po kilka tygodni na zwolnieniach COVID i to takiej do, dość ostrej postaci był. E, e, niestety e, dwóch naszych pracowników trafiło też pod tlenoterapię, pod może nie konkretnie respirator, ale pod urządzenie dające tlen. E, na szczęście już wyszli z tego problemu, już są w domu, rehabilitacja ich dość długa czeka ale byliśmy dość mocno zdziesiątkowani i jesteśmy do tej pory zdziesiątkowani, no ale no tak było i w związku z tym wstrzymałam możliwość spotkania się z mieszkańcami na temat parkingów. Jeżeli tylko sytuacja na to pozwoli, to w maju będziemy robić cykliczne spotkania z poszczególnymi grupami mieszkańców w temacie dzierżawy, Parking, miejsc parkingowych muszę Państwu powiedzieć, że e, różne są opinie jedni chcą, drudzy nie chcą, ale coraz częściej i coraz więcej przy, m, wpływa podań o dzierżawę miejsc parkingowych e, i mieszkańcy bo jak wiecie ja bardzo intensywnie jeżdżę e, po mieście mieszkańcy do mnie e, mówią że jak tylko będzie spotkanie oni przyjdą bo oni chcą mieć swoje miejsce oni chcą e, m, płacić za nie i chcą e, żeby było wyznaczone, że oni mogą tam te swoje samochody stawiać, i będą o nie dbać. Również jedna ze wspólnot wystąpiła z wnioskiem o przejęcie jednego z parkingów. To jest pierwsze takie podanie, miejsce bezpośrednio przy danym bloku. To również Państwu przedstawimy na komisji, ale mówię, że to zainteresowanie miejscami parkingowymi jest naprawdę bardzo duże. Z przyjemnością również Państwa informuję, że na terenie miasta odbyło się dość dużo przetargów, ale również przetargi komornicze. W wyniku tych przetargów, tak gdzie był hotel przy wodzie, zostały sprzedane udziały 20 i 60, został 20 i 40, czyli 60% udziału, został jeszcze 40% udziału do zbycia i będzie to komornik zbywał w miesiącu czerwcu ale cena stawka za 1 m kwadratowy sięgnęła ponad 150, tam chyba, czy około 150 zł. Jest to no, jedna z najwyższych cen, która na terenie miasta się pojawiła. To tak też, żebyście Państwo wiedzieli. Sprzedaży, które robi pani Ewelina, macie tam sprawozdanie, nabywcami tych nieruchomości w większości, nie wszędzie, ale w większości są mieszkańcy spoza miasta, ale nie okolicznie, tylko kierunek Poznań, Szczecin, Warszawa, Śląska. Także zainteresowanie zbywanymi nieruchomościami jest dość, dość duże i to też chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli. I ostatni punkt, który w tym momencie chciałabym powiedzieć, to jest KSWiK. W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie w temacie, co dalej z KSWiK, podział, likwidacja w w takiej formie jak jest, czy w innej formie. Bardzo trudne spotkania, ale spotkania, które pokażą kierunek, w którym nasza Rada będzie ewentualnie szła. W dniu dzisiejszym w czterech częściach wysłałam bardzo dużo materiałów poglądowych, statystycznych, finansowych do Państwa. Część materiałów jest materiałami tylko i wyłącznie do Państwa dyspozycji. Tam zostało napisane, że to jest tylko do użytku służbowego, bo to jest tajemnica handlowa firmy, ale część materiałów jest dla Państwa, o których możecie spokojnie rozmawiać. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no temat jest bardzo trudny. Obciążenie na gminę jest, na gminie jest ogromne. Kredyty, które były zaciągane w roku 2010 i latach następnych są ogromne. I te kredyty są do spłacenia. I obciążenie miasta takimi kredytami, gdybyśmy to przejęli na własny garnuszek, powodowałoby to, że praktycznie nie moglibyśmy wykonywać no, duże ilości zadań inwestycyjnych, a proszę zwrócić uwagę, wysłaliśmy Państwu pełne materiały, mamy pozytywnie złożonych, i zaopiniowanych bardzo, bardzo wiele wniosków do Unii Europejskiej. Staraliśmy się opisać wnioski, które realizujemy, wnioski, które już są po ocenie pozytywnej i wnioski, które są przed oceną i jak Państwo zwróciliście uwagę, to są ogromne kwoty, które możemy pozyskać z zewnątrz, ale tam w każdej z tych kwot trzeba mieć na wkład własny i decydowanie się na zaciągnięcie innych zobowiązań czy przyjęcie innych zobowiązań powodowałoby, że mimo pozytywnej opinii na przykład określonych komisji musielibyśmy zrezygnować z takich programów, czego chciałabym jak najbardziej uniknąć, i żeby do takiej sytuacji nie doszło. To są, jeżeli dostajemy dofinansowanie w wysokości 50 czy 60%, no to myślę, że należy się bardzo mocno nad tym pochylić i mocno o tym mówić. Również mnie Państwo pytaje, pytacie o to, kiedy ruszy akcja z piecami. Jestem po dwu lub trzykrotnym rozmowach z Panią Pełnomocnik. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nasz wniosek został złożony e, tak jak mogliśmy go z, złożyć w połowie miesiąca kwietnia. Jest w tej chwili analizowany. Pani pełnomocnik powiedziała, że w następnym tygodniu, pod koniec następnego tygodnia mi odpowie, czy wszystko jest ok, czy, czy nie. Jeżeli by była odpowiedź e, pozytywna, to na sesję e, majową dostalibyście państwo wniosek o uruchomienia od 1 czerwca e, propozycji, żeby e, zwolnione środki e, z tego e, zespłaty przeznaczyć na e, pomoc dla mieszkańców w, zmi w zmianie systemu ogrzewania. Dziękuję panie przewodniczący. Tyle na razie ode mnie. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Pani Burmistrz, nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad, czyli do informacji z posiedzeń Komisji. I tak, Szanowni Państwo, 8 kwietnia odbyła się 48. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na którym omawiano projekty uchwał na 37. Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach. 22 kwietnia odbyła się 23 Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, na którym omówiono pisma, które wpłynęły do Komisji Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, 23 kwietnia odbyła się 15 Komisja Rewizyjna, na którym omówiono zarządzenie nr 0050.49.29. 20, 21, burmistrza miasta Kowary z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania i wykonania budżetu miasta Kowary wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na, za 2020 rok. 29 kwietnia odbyła się 24 Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, na którym umówiono projekt uchwały na 38 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do sprawozdań z prac komisji? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu 6. Pytanie, interpelacje. Proszę bardzo. Aha. Przepraszam, przechodzimy do punktu 5. Do informacji przedstawiciela gminy Kowary w związku gmin Karkonoskich. Panie Tadeuszu. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Na e sesji został opublikowany porządek obrad sesji, która się odbywa ja pokrótce omówię te uchwały pierwsza dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 dokonano zmian w budżecie podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości I Zmiana zapisów y, paragrafu pierwszego uchwały nr 95, łamane przez 24 przez 14 zawodzenia Związku Dni Karkonowskich z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, związana jest z koniecznością zawarcia umowy dzierżawy gruntów, na których usytuowane jest Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w formie aktu notarialnego. Obliguje do tego ustawa o odpadach. Kolejna uchwała. W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu niepieniężnego w postaci ruchomości do spółki kartonowskie Centrum Gospodarki Odpadami. Uzasadnienie przeczytam Państwu. Projekt uchwały został przygotowany w związku z decyzją zarządu Związków Nilkarkonowskich o przekazaniu jako wkładu niepieniężnego aportu środków trwałych ruchomych będących własnością Związków Nilkarkonowskich wyszczególnionych załączniku do niniejszej uchwały. Przeka z van ruchomości zostały wycenione przez rzecz wybranego przez Związek Karkonoski, Tutaj mamy 35 pozycji. Kolejna uchwała zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń. Chodzi tutaj o wydzierżawienie 10 m2 pomieszczenia z Związku Militarpodowskich na archiwum. Kolejna uchwała. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Związku Gmin Karkonowskich w Karkonowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Związek Gmin Karkonoskich jest posiadaczem 50 akcji Karkonowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości nominalnej 100 zł w każda akcja. Głównym udziałowcem karu jest Urząd Marszałkowski. Kapitał zakładowy karu wynosi 5 milionów 16 800 zł. Związek Gmin Karkonowskich ma 5 tysięcy złotych to jest 0,09% udziałów. Związek Gmin Karkonowskich przejął udziały od PGE Turów 10 lat temu. Z tytułu posiadania udziału w karze Związek Gmin Karkonowskich nie ma żadnych profitów ani żadnej decyzyjności. Nie wpływa to również na rodzaj i zakres współpracy z karem Zarząd Związku Gmin Karkonowskich z dniu 16 lutego 2021 roku jednogłośnie zdecydował, że należy sprzedać po prostu należy się ich pozbyć w dalszej kolejności przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 następnie przyjęto, przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 w Komisji Rewizyjnej na zmiany odwołano pa, Pana Janusza Lichockiego, przedstawiciela gminy Szkolska Poręba, z członka komisji rewizyjnej i w to miejsce na jego, na jego prośbę i w to miejsce powołano y, Pana Mogilskiego, przedstawiciela gminy Podgórzy. I 13 kwietnia odbyła się sesja nadzwyczajna z tego y, powodu, że przy podejmowaniu uchwały o przekazaniu y, działek do KCG o nastąpiła pomyłka taka literowa pomyłka, która musiała być no, naprawiona. I w zasadzie to jest już. Tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo Pani Tadeusz. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Pan Krzysztof, proszę bardzo. W najbliższym czasie jest to po prostu są numery inwantażowe i, i, i, i jest to 30. No poważne takie, bo to są samochody i, no to du, du, du, tego jest. Sztok, jeżeli można, to ja po prostu muszę się zapytać y, księgowej jaka jest wartość tego i skontaktuję się z Panem. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa ma pytania do Pana Tadeusza? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, czyli do pytań interpelacji. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, bądź złożyć interpelację? Pan Krzysztof, tak czy nie? Ja w sprawach różnych, tak? Czy teraz? Sprawach różnych. Nie wiem czego... Czego dotyczy sprawa? Czy jest różna, czy, czy to jest pytanie? No to można pytanie jest, dotyczy czy możemy jako, to znaczy Rada chciałbym prosić, żeby jak nie miała, żeby miała szkolenie z ustawy o samorządzie gminnym przeprowadzone przez, żeby przewodniczący zorganizował takie szkolenie z ustawy o samorządzie jeżeli jest to możliwe, jak nie miała, no bo stricte powinniśmy na niej pracować i zapoznać się z nią, tak dość wnikliwie, nie? Tak, Panie Krzysztofie, myśmy obejmując funkcje radnych tej kadencji mieli takie szkolenie zorganizowane, dlatego że część z nas była już radnymi, część jak ja na przykład po raz pierwszy została wybrana do tej zaszczytnej funkcji Radnego, także takie szkolenie mieliśmy. Natomiast e, myślę, że nie zaszkodzi. Ta ustawa się myślę tutaj w naszej kadencji tak. nie, nie zmieniła. Tekst e, się zmienił Panie Przewodniczący. Ja właśnie nie zdążyłem skończyć, czy generalnie się nie zmieniła, tak. Ale myśmy mieli szkolenie już po, po nowelizacji ustawy o samorządzie. Także już pracowaliśmy na, na aktualnym tekście, Zresztą korzystamy. Myślę, że intensywnie z naszych uprawnień jako radnych, bo jako pierwsza kadencja mamy możliwość dociekania niektórych tematów albo upozyskiwania niektórych informacji podobnie jak burmistrzowie czy, czy wójtowie Radni mają podobne kompetencje i z tego raz na jakiś czas korzystamy. Także ale... My jeżeli jest taka wola radnych, to ja nie widzę tutaj przeciwwskazań, żeby takie szkolenie zorganizować, nie wiem jak to teraz w tym czasie pandemii będzie możliwe, czy to zorganizować już po poluzowaniu obostrzeń w formie normalnej, czy myślę, że tak by było najlepiej. Panie Krzysztofie, gdybym ja mógł zadecydować o obostrzeniach, to wie Pan, co by się działo, ale <śmiech> natomiast, no tak, jak obostrzenia będą poluzowane, to obiecuję, że zorganizujemy takie szkolenie, myślę, że z tą samą firmą, która byłaby ona podobnie, bo ona bardzo fajnie to dynamicznie wtedy nam, nam przeprowadziła i obiecuję, że takie szkolenie zorganizujemy. jeżeli jest to tylko możliwe, żeby Pan Przewodniczący zorganizował spotkanie, jeżeli jest to możliwe, a raczej jest możliwe, bo są, samorząd jest gminny, powiatowy, wojewódzki, żeby z tymi radnymi, żebyśmy się zapoznali i dowiedzieli, co oni dla na naszej miejscowości robią tam w tym, jeżeli chodzi o Radę Powiatu i, rad... i Sejmik Województwa. Myśmy Panie Krzysztofie mieli takie spod, taką sesję wyjazdową Rady Powiatu jeszcze Jeleniogórskiego, nie Karkonowskiego, bo wtedy akurat na tej sesji właśnie była dyskutowana sprawa nazewnictwa naszego powiatu jako jedna, jeden, z, jeden z punktów i odbyła się to w ta, ta sesja wyjazdowa radnych powiatu w naszym Nadleśnictwie Kowarskim. Dobrze, postaramy się zorganizować takie spotkanie. No, dziękuję. Myślę, że nawet dobrze by było zorganizować takie spotkanie. Okej. Ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania bądź chce złożyć interpelację? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektu uchwały. I tak w podpunkcie A mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Kowary na lata 2021-2024. Szanowni Państwo, musimy jeszcze raz podjąć tą uchwałę, bo tutaj zaistniał błąd. Po prostu uchwała w, pierwotnej swojej, w pierwotnym swoim kształcie w paragrafie trzecim miała zapis, że wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Natomiast ta uchwała nie jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, tylko wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i to po prostu musimy zmienić. To jest uchwała, którą podjęliśmy 25 marca, czyli miesiąc temu na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji Gminy Kowary na lata 2021 do 2024. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje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 Jeszcze Pani Ewa pędzi wiatr, bo widzę Panią Ewę, ale potwierdzenia kworum nie widzę. Pani Ewo. Nie wiem, czy Pani Ewa ma kontakt z nami. No tak czy inaczej, stwierdzam kworum, proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju Modernizacji Urządzeń Odciągowej i kanalizacyjnych Gminy Kowary na lata 2021 do 2024. W związku z tym przechodzimy do hmm, punktu 8 porządku obrad, czyli do spraw różnych. I tak, tutaj Szanowni Państwo w sprawach różnych ja pozwolę sobie najpierw hmm, przytoczyć pismo, które spłynęło do Pani Burmistrz, do Biura Rady. To jest pismo, którego adresatem są Burmistrzowie, Wójtowie Gmin, Radni i Prezydenci Miast. Pismo od Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan. O następującej treści. Do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Szanowni Państwo z uwagi na bardzo niebezpieczną i bezprecedensową próbę umożliwienia Komisji Europejskiej wbrew Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nakładania podatków na obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz możliwości podjęcia szkodliwych dla suwerenności i dalszego istnienia naszego kraju decyzji. Gorąco apelujemy do sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wyrażenie sprzeciwu wobec planowanej na 30 marca 2021 roku ratyfikacji przez obie izby parlamentu w sposób zblokowany, przyspieszony. W nawiasie umowy z Unią Europejską o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej i pozbawienia narodu polskiego resztek suwerenności oraz braku możliwości decydowania o losach Polski przez Polaków wykrzyknik. W załączeniu materiały do przekazania wszystkim parlamentarzystom z wyrazami, z wyrazami szacunku. Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostanu. W załączeniu jest pismo kierowane przez Komitet Obywatelski do posłów i posłanek i senatorów. Nie musimy, szanowni państwo, podejmować żadnej uchwały w tym temacie. Ważne jest poinformowanie państwa, jako radnych, radnych i mieszkańców Kowar o tym, że. Z takim apelem to stowarzyszenie się yy, zwracało. Yy, kto z Państwa ma w sprawach różnych yy, jeszcze tutaj jakieś sprawy do zakomunikowania? Proszę bardzo, Pan Krzysztof. Chciałem się dowiedzieć bliżej, żeby Pani, albo Pani Burmistrz, albo Pani Skarbnik yy, powiedziała, nam, jak to się odbyło, czy jesteśmy, musimy spłacać, czy to się, jak to, do, co tam na sprawie było. Mhm. Proszę bardzo, Pani Burmistrz. W dniu dzisiejszym odbyła się sprawa, sprawa w yy, przedszkola sznapie wystąpiło do miasta z roszczeniami od roku 2010, 2012 i 13. Dzisiaj była sprawa z roku 2012. O to, że subwencja naliczona czy dotacja, przepraszam nie, subwencja, dotacja naliczona przez miasto była ich zdaniem błędnie naliczona. Myśmy przedstawili tezę, że wyliczenie było prawidłowo zrobione na ówcześnie obowiązujące przepisy prawa. Na dzień dzisiejszy nie ma wyroku, dzisiaj była przesłuchana z jednej strony jako Jesteśmy przesłuchani ja, Pani Solosz i Pani Agata. Pani Agata jako ówczesna skarbnik, ja jako reprezentująca miasto, Pani Solosz jako ta, która się czuje pokrzywdzona. Nie ma wyroku w tej sprawie. W dniu dzisiejszym sąd zadecydował oddanie sprawy do biegłego. Tak to na dzisiaj wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś? Pytania. Tak, pani Ewa, będzie wiatr, proszę bardzo. tylko, że z tego co ja zauważyłem to połączenie internetowe nie zadziałało w momencie potwierdzenia kworum, ale głos Pani oddała z tego co, co widziałem, nie? Mi się wydaje, że 11 osób. Aha, zapiszemy w protokole, że, że ze względu na problemy techniczne nie mogła Pani oddać głosu. że jakiekolwiek byśmy łatanie tam na Tokarską nie zrobili, to i tak to nie przyniesie efektu. Dlatego, że trzeba po prostu położyć nową nawierzchnię. Gdyby ten ruch kołowy był taki, jaki normalnie jest, to nie byłoby żadnego problemu. A w związku z tym, że tam idą tak ciężkie samochody, no to jest to wszystko... To niestety wybijane i w związku z tym ja nie widzę podstaw do tego, żeby miasto płaciło, bo za inwestycje, którą tak naprawdę ten kto remontuje most powinien ponieść. W związku z tym będę robiła najpierw spotkanie, oczywiście coś tam podsypiemy, ale będę ich nakłaniała do tego, żeby zrobić ten odcinek, on nie jest długi, 200 metrów, ale taką naprawdę drogę, no bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. Tam i tak, nawet gdybym teraz połatała, to zaraz pójdą ciężkie sprzęty i one po prostu to wywalą. I dziury będą jeszcze większe, bo one się pogłębiają. Po, Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? To ja e, pozwolę sobie, mam dwa, e, dwa pytania, Pani Burmistrz. E, chodzi o remont e, czy na, naprawę na wierzchni e, naszej e, obwodnicy kowarskiej. Przy okazji sesji może dwa słowa by Pani powiedziała, żeby nasi mieszkańcy też wiedzieli, który odcinek będzie teraz w najbliższym czasie naprawiany. E, to po to, to pierwsze, proszę bardzo. ponad milion dwieście tysięcy złotych. Będzie remontowany odcinek mniej więcej od Witacza Kowary od strony Mysłakowic w kierunku obwodnicy i ronda, który jest w tej chwili projektowany I za rondem w kierunku stacji pana Millera w kierunku Kamiennej Góry. Zgadzamy się na łatanie dziur. Te dziury będą w tej chwili łatane tylko dlatego, że ca cała procedura będzie trochę jeszcze jednak trwała. Natomiast będzie frezowana ta powierzchnia i dopiero będzie na nią nakładany asfalt po to, żeby był w całości, żeby to się utrzymało przez dłuższy okres czasu, nie tylko przez jeden sezon. Kilka dni temu ustalaliśmy kierunki przebiegu dróg zastępczych na ulicę Jeleniogórską i na ulicę Zamkową. Nasze stanowisko zostało przesłane. No i w tej chwili zmiana organizacji ruchu Zarząd Dróg szykuje. I mówią, że w drugiej połowie roku na pewno ten temat po przetargu po ustaleniach wszystkich, no, no bo tych instytucji do ustalenia jest trochę, będzie to zrobione. Przy tej okazji od razu powiem, jak wygląda sprawa ronda. Rondo będzie, jest taka opinia, żeby rondo było z tych rond mniejszych i rondo będzie, nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie ta ścieżka taka piesza po e, prawej stronie, jak jest e, znak, nie, e, reklama e, Parku Miniatur. E, teren jest w całości terenem kowronskim, więc jest państwowy, więc można na tym terenie coś tam wybudować. To oczywiście nam bardzo mocno komplikuje sytuację e, projektowanego chodnika przy ulicy Zamkowej. Mamy w tej chwili rozmowy z projektantem, no ale już poszły takie wystąpienia do zarządu dróg, żeby przyspieszyć te działania, żebyśmy mogli w tym roku zakończyć etap projektowania i żebyśmy w następnym roku mogli chodnik połączyć razem z prowadzoną inwestycją na rondzie. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytania, to ja mam. Panie proszę. Mamy, ja sądzę, że przy zamknięciu obwodnicy główny ciężar ruchu kołowego przejmie ulica Jeleniogórska i chciałbym zwrócić uwagę na to, że tam był ograniczony tonaż z tego względu, że mamy dwa kolektory. O nowy możemy być spokojny, natomiast stary kolektor betonowy odbiera wody deszczowe i o niego można się naprawdę martwić, bo jest w bardzo złym stanie. I czy. No, sprawa do zastanowienia, jeżeli chodzi o tonaż tych samochodów, które będą się poruszały ulicą Jeleniopórską. Dziękuję bardzo. Też zwracaliśmy na to uwagę i pierwszy odcinek od zakładów, byłych zakładów energetycznych w kierunku RONDA będzie odcinkiem remontowanym stronami, żeby ciężki, dużą część ciężkiego tych samochodów puścić jednak tą nieremontowaną drogą. Też zwracam uwagę nie tylko na ten kolektor, ale również na most, który jest na pograniczu zamkowej Jeleniogórskiej, dlatego że ten most jest zabytkowy, on jest starym mostem. Że I na tym moście nie ma szans, żeby tir wykręcił. Nie da rady, gdyby szedł z Jeleniogórskiej na Zamkową, nie wykręci, bo tam nie ma miejsca. Ustalenia poszły takie, dlatego te ustalenia tak długo, trochę dłużej będą trwały, że wszystko co idzie z Ogorzelca będzie szło przez Marciszów i taką decyzję Ogorzelec wystawia wszystkim, którzy wywożą tłuczeń tam z tego Ogorzelca lub przez Wolków nie będą szły tutaj naszym, naszym kierunkiem. Myślimy tak, dziękuję za tą uwagę, ale ten, ten element też podnosiliśmy, no bo to jest duże obciążenie dla nas. Ja się boję tak osobiście o ten budynek, który jest na skrzyżowaniu, stoi, ten po lewej stronie, jak się do Rzeżawińskiego idzie, bo on praktycznie jest oparty o przyczółek mostu i żeby on nam nie popękał, bo tam przecież to jest w naszej, w dużej części budynek. Dziękuję Pani Burmistrz. Ja mam jeszcze, jeżeli jesteśmy przy, przy Pan Tadeusz tutaj zagajł o kolektorze. Ja mam podobną sprawę, ulica Mickiewicza, dużo mniejszą, ale związana z odpływem wody deszczowej. Ostatnio do raportu mnie wzięli sąsiedzi, chociaż jest to okręg wyborczy Pani Ewy Borczyk, no ale ze względu na to, że, że mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie. Tam jest taka sytuacja, że ulica Mickiewicza, droga dojazdowa do nieruchomości, nie pamiętam numerów w tej chwili, to za tym czerwonym domkiem u góry tych nowo budowanych, tam właściciele własnoręcznie czy we własnym zakresie udrożnili taki rów melioracyjny, żeby, bo tam odprowadzają z, ze swoich nieruchomości wodę burzową. Natomiast później dochodzi ten rów do ulicy Mickiewicza już w, i, i która należy do, do gminy, bo tamta, oni mają tam jakąś wspólność, są współwłaścicielami, dlatego we własnym zakresie to zrobili i tam jest przepust, który jest we własnym zakresie ci sąsiedzi udrożnili, natomiast wystarczy, że raz, dwa razy przyjedzie tam śmieciarka z, z KomD, przyjedzie przez ten przepust i, i go po prostu niszczy za, za, zarywa i to woda stamtąd nie, nie odpływa, gromadzi się, wypływa później na ulicę no i potem gdzieś tam podpływa pod, pod ich nie, nieruchomości. Mi się wydaje, że to nie jest zbyt duży nakład, żeby, żeby może właśnie im ułatwić życie i, i może też tutaj w tym funduszu remontowym tą sprawę, tą sprawą się zająć. Odpowiadam, nie znam dokładnie tematu, jutro go rozeznam i wtedy odpowiem. Okej. Okay. Pani Dagmara. Jeszcze w kwestii napraw cząstkowych chciałam wnieść o naprawę yy, ogrodzenia kilku przęseł yy, wzdłuż rzeki, wzdłuż ulicy Ogrodowej. Yy, miejscami w ogóle nie ma siatki zabezpieczającej, a miejscami tam gdzie wjeżdżał ciężki sprzęt do oczyszczania rzeki, yy, po prostu te przęsła zostały pourywane i w żaden sposób nie zabezpieczone. nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili, ale na pewno rozpoznam i na pewno podejmę działania. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Ja tylko Pana Przewodniczącego informuję, że to ten okręt, który Pan mówił, to jest Pani Ani Klepacz. O, to przepraszam. Rzeczywiście i bezpośrednio, no tak, a Pani Ani jest dzisiaj nieobecna. Przepraszam Pani Ewo. No tak czy inaczej, którąś z Radnych wyręczyłem. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, w związku z tym zamykam posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo.